Kartka w kalendarzu serwano, a to znaczy, że mamy nowy miesiąc i zaproszenie na pierwszą niedzielę czerwca. Wtedy to też jest, że lista śląskich szlagierów, szlagier Opel i notowanie 600 plus 86. W ostatni to w na fotelu lidera króluje szlagier Melodian a Diego... Czy ten szlagier może być melodią na nadchodzące lato? Wszystko zależy od wozu. Pamiętajcie, byćcie z nami w ta niedziela na kanale YouTube od godziny 19.30. To już się, a ja czekam. Sebastian Mierzwa, wszystkiego dobrego.